To gdy ja to ty śpisz, gdy ty śpisz, to latam. W drodze tu o lepszy byt. Nie jeden z się brata. Zanim ją budzi i zostawię wolność na lata. Gdy ja latam, to ty śpisz. Budzi się tylko, gdy wracam. Wracam, wracam, wracam. Do ciebie, ty i pościel, jak nieboskło. wygląda bosko? Robię fotkę, to nieproste, Śpisz tak słodko, podczas gdy ja gdzieś na ojce nie nie sądzę, że to dobro. Chwilę mokną, gdzieś za oknem, razem z nimi, gdzieś samotność. Kiedyś był tu też rozsądek. Tonę fotelu, jak kursk w wodzie, prochy na płycie, youtu w wozie. Kompresor nagłuszam w chuj, w Muzykę ustawiam, kurt, kobain, naduszam dotechy gaz, owień. To pewnie biznes jak jazda na lodzie. Chciałbym do ciebie wrócić Obrotem skoczyć do łóżka, chociaż na trochę Gdy ja latam, to ty śpisz, gdy ty śpisz, ta ja latam w drodze tuło lepszy byt Nie jeden diabłem się brata Zanim ją budzi śpi I zostawię wolność na lata Gdy ja latam, to ty śpisz Budzi się tylko gdy wracam Wracam, wracam Wracam do Ciebie Wracam, można powiedzieć z pracy Tylko, że tutaj za dobry utarg Zamiast promi zawiasy Nie chcę już biedy, nie chcę do kasy że nie bawimy to z góry, więc po co mam zapinać pasy? To nie balet, to pogo, inkognito, firma bez logo Za nami obławi niejedna pogoń, z sobą tylko gdy jesteś obok Odstawię cię całą i zdrową, mówią, że miłość chorobą Mówią zabobą, a nie gadają, ja i tak chcę być z tobą Z tobą Gdy ja latam, to ty śpisz. Gdy ty śpisz, to ja latam. W drodze tu lepszy byt. Nie jeden z diabłem się brata, zanim ją budzi śpi I zostawię wolność na lata. Gdy ja latam, to ty śpisz. Budzisz się tylko, gdy wracam. Wracam, wracam, wracam do ciebie. Co w się... To nie jest nic złego. To jest bez przyszłości.